Wróżby live na Nów Księżyca. Witam serdecznie moi kochani subskrybenci, widzowie, wszyscy, którzy jesteście obecni tutaj na moim kanale. Dziś Nów Księżyca, w środę, o 23.57 bodajże, tak krótko przed północą. Kochani, dzisiaj odcinamy, oczyszczamy wszystkie negatywy, wszystkie kłótnie, zazdrość, zawiść, problemy, długi, choroby, fałszywych przyjaciół, wszystko oczyszczamy lub wręcz odcinamy, czyli żegnamy się z czymś negatywnym, tak? Kochani, jeśli macie toksyczne związki, toksycznego partnera, nie wiem, jakieś niezdrowe trójkąty, które kręcą się wokół swego ogonka w koło Macieja i nic z tego nie wychodzi Jeśli macie jakichś destruktywnych partnerów, którzy są toksyczni i sprawiają, że jesteście nieszczęśliwi To odetnijcie te osoby Lub oczyśćcie te związki z jakichś destruktywnych energii Nałogów na przykład Zazdrości, zdrad, kłamstw, ym, nie wiem, problemów w komunikacji na przykład, tak? Oczyszczacie problemy w komunikacji. Pamiętajcie, że rytuały oczyszczania są inne niż odcinania. Od, jeśli chcecie coś odciąć, to odcinacie to na wieki wieków, czyli na stałe. Jeśli chcecie coś oczyścić, to tak jakbyście no coś po prostu oczyszczali, tak, czyli oczyszczali, no coś czyścili, tak, coś sprzątali, jakby, tak, e, wszystkie brudy wyrzucali, ale jak odcinacie, no pomyślcie sobie, odcinacie coś nożyczkami, no to już jest odcięte, już jest niecałe, tak, e, więc to są dwa, dwie różne, zupełnie różne rzeczy, także uwaga, uwaga, co robicie? Taki rytuał oczyszczający lub odcinający można zrobić przy pomocy szarej świecy, mówiąc na głos lub pisząc swoje intencje, tak? Na przykład oczyszczam yy, mój związek z zazdrości, z kłamstw, zdrad, kłótni, złej komunikacji, oczyszczam złą komunikację w moim związku, od Odcinam toksycznego partnera. Odcinam wszystko, co mi szkodzi. Odcinam fałszywych przyjaciół z mojego życia. Czyli żegnam ich na raz na zawsze. Pamiętajcie to, co wypowiadacie lub to, co piszecie. Przy żywiole ognia, czyli przy świecy ma moc. Wysyłacie to we wszechświat. Także dzisiaj takie rytuały Wam polecam. Tylko ostrożnie uważajcie. I oczywiście przyciągacie na koniec szczęście, miłość, dobrobyt, wewnętrzny spokój, radość, szczerych przyjaciół, dobrą komunikację, dobry, dobrych partnerów i Dobrze, kochani, teraz kupujcie znaczki. ja Wam powróżę w tą silną energię Nowiu Księżyca. Jeśli macie jakieś pytania do kart... Nie do mnie, ale do kart, to proszę zadać to pytanie, ale na początek kupcie znaczek. Oczywiście tylko znaczki będą obsługiwane, kochani. Także zapraszam. Dobrze, mamy już pierwszy znaczek Witam Bibiaczku, cieszę się, że jesteście Że jesteś, że mi pomagasz Jak zwykle eee, No i witam oczywiście Wszystkie kochane babeczki Ola Dobrze Mała Lenor, Lenormand Ok Trzy Mateusz napiszę do Oli dobrze napiszę do Oli witam Cię Olu kochana czy Mateusz napisze do Oli więc kochana skup się na Mateuszu mała Lenormand ok dobrze skup się na Mateuszu wizualizuj go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 Czy Mateusz napisze do Oli? Czy Mateusz napisze do Oli? Tak, napisze, kochana. Ale teraz jeszcze nie. Jeszcze ma blokady. Już Ci pokazuję. Teraz jeszcze ma blokady. Tutaj, widzisz, zablokowany. Zablokowana w ogóle Wasza komunikacja, Wasze randki, no, Wasz związek, Wasza znajomość, blokady. Coś jest on obciążony, no nie wiem, jakąś sprawą, jakimś problemem, jakąś kłótnią, sprzeczką, dyskusją, ym, ale napiszę. Mamy przyjaciel, list, zobacz, co mi wyszło. List, czyli napiszę i bociany, czyli bociany przyniosą wiadomość, tak napiszę. Bardzo dobre karty. Do trzech miesięcy jest to wróżba, moje wróżby są do trzech miesięcy. Jeszcze na razie ma blokady, to o tym wiesz, ale napiszę. Także dziękuję Ci, Olu. Olu, jak masz jeszcze jakieś pytanie, to kup następny znaczek i zadaj. Zapraszam na następny znaczek, kochani. Czy Edyta i Jarek pogodzą się? Ok. E, Mały Lenormand. Ok. Czy Edyta i Jarek pogodzą się? Pogodzą się. Ok. Lenormand. Dobrze, Edytko. Skup się na Jarku. Czy Edyta i Jarek pogodzą się? Czy Edyta i Jarek pogodzą się? Już kochana, skup się na Jarku. Czy Edyta i Jarek pogodzą się? Czy Edyta i Jarek pogodzą się?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 Edytko kochana, na razie nie, na razie on ma blokady, na razie jeszcze nie, blokady, ciężko mu jesteś dla niego ważna, ale też ciąży na nim ta sprawa cała i jest tutaj jakaś rywalka, partnerka, konkurentka, żmija, która jest toksyczna. To też mówi o komplikacjach w tej relacji i o jakiejś właśnie innej kobiecie, tak? Yy, więc jest jakaś żmija, czyli inna rywalka, konkurentka, która tutaj z tobą konkuruje, czyli która jest tutaj jakby jeszcze też w, tej, w tym związku, no i przez to są blokady jego. On yy, pragnie stabilizacji, owszem, także... Później się pogodzicie, ale na razie jeszcze są tutaj komplikacje i opóźnienia w pogodzeniu się, ponieważ mia mówi o krętych drogach, opóźnieniach, przeszkodach, zawiłościach. Także na razie jeszcze nie. Musisz odczekać, musisz mieć cierpliwość. Będą opóźnienia w tym wszystkim. No ale później będzie stabilizacja, czyli po jakimś czasie, Tak. Po jakichś komplikacjach, perypediach, będzie stabilizacja w końcu, ale na razie są trudności, widzę. Także musisz się uzbroić w cierpliwość, lub zakończyć tą sytuację ciężką, która ci dokucza. Ale yy, wiesz, jaka jest na razie sytuacja. Dobrze, następny znaczek, kochani moi. No, nieraz karty pokazują taką niestety trudną prawdę. No, ale lepiej usłyszeć tą przestrogę czy tą prawdę, niż się łudzić, bałamucić, mieć nadzieję czekać. Jeśli czekacie, to yy, słuchajcie, blokujecie energię takie naturalne. Trzeba się zająć swoimi sprawami, swoim życiem po prostu. Następny, kochani, następne. Eee, czy furkan wróci do mnie? Aha, Magda. Dobrze, Magdziu, ale kupiłaś znaczek, to już musi Bibiaczek mi powiedzieć, Bibiaczku. Bibiaczku, zobacz, bo Magda zadaje, pyta... Ma, mar, nie, to jest Martula. Aha, Martula. Dobrze, Martula. No, Bibiaczek już tam, yy, widzę, yy, informuje. Więc, Martulko... Martulko, Martula, Martula Cześć Martulo No fajny masz nick, Naprawdę pocieszny Martulo Więc Martulo, Martulo Witamy Cię serdecznie No i widzę, że już jest znaczek Dobrze, więc Martulko okej, okay, Martulko Średnia to będzie no, cześć Bibuś, cześć e, Loelia. Tylko nie mówcie do mnie Lola. <grywia> nie mówcie do mnie Lola. <grywia> no, Martula, nie mów do mnie Lola. No dobrze, powogubiałyśmy się, jakie było pytanie, Martula. <grywia> mam już, Lenormand chciała chyba. Średnia Lenormand mam już. Tylko pytańko mi potrzeba. Mar tak, Martulo, przypomnij pytanie, kochana, bo ja nie widzę czatu, wiesz? Bibiaczek tam musi y, skontrolować czat. Czy furkan wróci do mnie? Furkan. Furkan, ok czy Furkan to chyba jakieś tureckie nie Furkan wróci do wróci do Martuli do Marty do Marty nie Furkan to tureckie imię prawda No dobrze Dobrze, Lenormand. Skup się, Martulo, na furkanie. Myśl o nim, kochana, Martuś. Czy furkan wróci do Marty? Czy furkan wróci do Marty? Powiedzcie, kochane, karty, czy furkan wróci do Marty? Czy furkan wróci do Marty? Powiedzcie, kochane, karty. Czy furkan wróci do Marty? Czy furkan wróci do Marty? Czy furkan wróci do Marty? On nie jest zdecydowany, Martusiu. Są komplikacje między wami. Słuchaj, on chyba ma jakąś inną kobietę, jakąś inną opcję. Y Owszem, chcę, ale naj To jest już urwane, kochana. Będziecie jeszcze prowadzić rozmowy. Przyjdzie jakaś wiadomość od niego. Będziecie rozmawiać. Być może będzie jakaś próba rozmowy, kontaktu. tak? Yy, wiadomość idzie. Czyli on będzie chciał może wysłać wiadomość. Ale uważaj, ponieważ moim zdaniem on ciągnie coś na dwa fronty. Czyli ty i jeszcze jakaś inna. Nie wiem, czy żona, czy jakaś inna kobieta. Mamy tutaj Zagrywa na dwa fronty, dwie kostki do gry, tak? Zagrywa na dwa fronty, nie może się zdecydować ty, czy jakaś inna, inna, czy ty. Czyli tutaj mamy dwie karty, które mówią naprawdę o braku decyzji z jego strony, brak w ogóle yy, yy, takiej konkretnej, tak, decyzji, czego on chce w ogóle. I tutaj jakby zastanawiał się oczywiście, ale jakby patrzy, patrzy, zastanawia się. I męczy, męczą go jakieś problemy, tutaj narobiły się komplikacje, nie wiem, narobił, narobiły się bigosu, jakieś komplikacje jakby w trójkącie byliście I tutaj y, gonicie się dookoła swojego ogonka, nie możecie znaleźć wyjścia z tej sytuacji, nie możecie znaleźć wyjścia z tych komplikacji Owszem, on by chciał coś wyjaśnić, mamy bociany, które przynoszą dobrą wiadomość Tutaj jest też próba rozmowy, komunikacji, być może wysłanie wiadomości. Wiadomość już nada, lada moment przyjdzie do Ciebie. E, będziecie chcieli coś rozmawiać, z tym, że mówię, on wyśle wiadomość, nie ty masz wysyłać, tak? Bo wtedy to nie jest ta wróżba. On ma wysłać wiadomość, on ma po prostu wyjść z jakąś inicjatywą wyjaśnienia rozmowy, wiadomości, ale tutaj raczej jest już coś przerwane, urwane też, Zablokowane Tutaj też są yy, yy, Nie wiem, poranieni jesteście czymś tak Nie wiem, czy kłótnia, czy słowami się poraniliście Czy jakimiś sytuacjami W każdym bądź razie Jest tutaj obraz pełen zranienia i rozpaczy Oraz blokad Końca, nie wiem Przecięcie, ucięcie, zakończenie emocji Także raczej tutaj jest koniec Kochana Raczej Martulo jest koniec Ale jeszcze jakiś, jakiś promyk nadziei Powiedziałabym jest Promyk nadziei, ale ten promyk nadziei w połączeniu z, z kosą jest to raczej yy, no, yy, przerwane wszystko, zablokowane, tak? I, I moim zdaniem tutaj jest jeszcze inna kobieta kochana. Także jeśli on napisze, to wykorzystaj to naprawdę mądrze, by porozmawiać, by mądrze rozwiązać sytuację bez kłótni. Byście się znowu tutaj nie poranili, dobrze? bo kosa jest ostra, czyli ostro, nie wiem, coś się między wami wydarzyło. Małe są szanse, że on wróci. W zależności jak pokierujesz tą rozmową, jeśli przyjdzie wiadomość, zaznaczam, to ma od niego wyjść inicjatywa. Od niego ma przyjść wiadomość, od niego ma przyjść chęć rozmowy. I wtedy, ponieważ jeśli Ty będziesz pisała, to nie jest to, co ja Ci teraz opowiadam. On ma wyjść z inicjatywą, on ma pokazać tutaj decyzję, że chce z Tobą jeszcze coś wyjaśnić. I wtedy w zależności jak Ty pokierujesz tą rozmową, jak owocna będzie ta Wasza rozmowa, i y, jakie przyniesie rezultaty, tak będzie ta sytuacja. Ale jest wszystko na ostrzu noża, powiem Ci. W dosłownym tego słowa znaczeniu na ostrzu kosy. Czyli na ostrzu noża. Także postaraj się. Jeśli on wyjdzie z inicjatywą, musisz się postarać i powiedzieć, że on ma się zdecydować. Ty, a nie jakaś inna kobieta, tu jeszcze mi się po, y, po prostu pokazuje, w, w, jakby w tym, y, y, jakby y, no, roz, rozło, roz, rozkładzie kart, tak? Dziękuję serdecznie, Martulo. No, troszkę bolesny, ty, bolesna sytuacja, widzę. Nie, nie jest łatwa sytuacja Wasza, kochana. Dobrze, następny znaczek, proszę. Mała Lenormand, czy Ola? Proszę serdecznie, zapraszam, kup nowy znaczek, nowe pytanie. Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Ok. Ola, dobrze. Olu, y, mała Lenormand. Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Uj, oj, oj. Ola. Z niecierpliwością widzę, już czekasz, kochana, na odpowiedź. Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Powiedzcie, karty, czy Ola jest ważna dla Mateusza? Powiedzcie, kochane, karty, pokażcie, pokażcie, czy Ola jest ważna dla Mateusza. Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Pokażcie, kochane, karty. Czy Ola jest ważna dla Mateusza? Ol, czy Ola jest ważna dla Mateusza? Mm, kochana, to nie jest jeszcze takie jasne, czy Ty jesteś ważna dla niego. Ponieważ są um, u Was frustracje, niejasności, nie wiem, kłótnia, dyskusje, sprzeczki, być może jakaś ostra wymiana zdań, nieposprzątane sprawy, niejasność sytuacji, nieklarowność, problemy, negatywne myślenie, problemy, które trzeba wyjaśnić. To jest u was na teraz, czyli na ten moment. tak Fakt, że otworzy się tutaj y, jakaś perspektywa, nowa szansa i fakt, że y, ty jesteś dla niego. Osobą, w której on widzi stabilność, myśli, że mógłby zarzucić kotwicę, mógłby się na Ciebie otworzyć, mógłby otworzyć Twoje serce na Ciebie, ale niestety jest za dużo niejasnych spraw i frustracji w tej chwili, dlatego jest też negatywne myślenie u niego. Negatywne myślenie, że nie wyjdzie, może, że nie ma stabilizacji z tobą, ponieważ jest za dużo frustrujących jakichś spraw, sytuacji niewyjaśnionych. Dobrze, następny, proszę. Dziękuję, Olu. Następne pytanie, następny znaczek. Średnia Lena Mart. Co Mateusz myśli o Marcie? Ok. Średnia Lenormand, co Mateusz myśli o Marcie. Pokażcie, kochane karty, co Mateusz myśli.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 Co Mateusz myśli o Marcie? Mariusz, ok. Mariusz, przepraszam. Mariusz, co Mariusz myśli o Marcie? Dobra, to muszę jeszcze raz, kochanie, Bo mi się pomyliło. Mateusz to był z Olą. Co Mariusz myśli o Marcie? Przepraszam Cię, Martusiu, no, ale widzisz, można się zakręcić, bo była Martula była, by, i jest Marta. Mariusz, kocha, ok. <śpiewa> no dobrze, dziękuję Ci, Bibiaczku. widzisz, dobrze, że spojrzałam. Mój iPad wisi mi nad głową, więc spojrzałam do góry tylko. Czy jesteście? Co Mariusz myśli o Marcie? Dobrze, poprawiam już jeszcze raz. Przepraszam, no widzicie, Martula, Marta, wszystko mi się tutaj już y, namieszało. Dobrze, jeszcze raz, kochani. Oczyszczamy jeszcze raz, żeby było tutaj wszystko w porządku. Jak widzicie, oczyszczam. Dobrze, co Mariusz myśli o Marcie? Kochane karty, powiedzcie mi, co Mariusz myśli o Marcie. Co Mariusz myśli o Marcie? Kochane karty. Pokażcie, co Mariusz myśli o Marcie. Co Mariusz o Marcie myśli? Powiedzcie, kochane karty, pokażcie nam, co Mariusz myśli o Marcie. Pokażcie nam, kochane karty. Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Pokażcie nam, kochane, karty. Co Mariusz myśli o Marcie? Pokażcie, pokażcie, kochane, karty. Co Mariusz myśli o Marcie? No widzicie, już zupełnie inna nam historia wychodziła. Bo Mateusz to pokaz pokazane były komplikacje, ten no, labirynt. A tutaj wychodzi miłość. Mateusz, e, Mariusz, Mariusz, Mariusz, Mariusz, Mariusz, e, myśli bardzo miłośnie, emocjonalnie o Tobie, Marto. Chce się spotkać, chce pozytywnego czasu z Tobą, chce, by tutaj czas e, e, pozytywnie się dla Was rozwinął, ta relacja by się dobrze rozwinęła. Mariusz też chce się spotkać, chce przyjechać lub chce Żebyś Ty przyjechała lub chce razem wyjechać gdzieś, jakaś wycieczka razem. Chce, jesteś dla niego ważna, yy, istotna. Nieraz jest ciężko, nie jest to łatwy związek, powiem szczerze. Być może relacja karmiczna, być może macie się coś nauczyć poprzez ten yy, związek. Macie jakieś zadanie być może razem yy, do pokonania. Jakieś sprawy ciężkie z przeszłości i tak dalej musicie przepracować. Jest to ciężkie nieraz, nieraz dochodzi do sytuacji jakiś tutaj widzę frustrujących, ciężkich, być może sprzeczek, być może jakiś, nie wiem, frustrujących po prostu dyskusji czy kłótni być może, które trzeba posprzątać, by tutaj znowu sytuacja się dobrze rozwinęła, by się spotkać, by przyjechać czy by gdzieś wyjechać razem, być może wyjazd właśnie wspólny razem jest dobry. No, i tutaj myśli o Tobie, że jesteś kandydatką na spełnienie jego najskrytszych marzeń, na jakieś głębsze uczucia, na, widzisz, na jakąś głębię tutaj, tak? Emocjonalną. Więc bardzo pozytywnie, praktycznie, no, pomimo to, że jeszcze musicie posprzątać, wysprzątać, wyjaśnić jakieś tutaj niejasne, frustrujące sprawy, tak? Czy kłótnie, czy sprzeczki, czy jakieś tutaj sprawy jeszcze, które się nawarstwiły, tak? ale widzę chęć spotkania, chęć miłości, chęć emocji pięknych, głębszych i chęć podróży, czy, czy nie wiem, on przyjedzie, ty pojedziesz, czy wyjedziecie razem, to zrobi dla waszego związku też dobrze, tak? Na pewno spotkanie tutaj będzie w jakimś miejscu publicznym. On o tym myśli, kochana. O spotkaniu on myśli. No i miłość, pierwsza karta, pierwsza karta jest bardzo ważna, Miłość, uczucia miłosne na pewno do Ciebie ma. Nie mówię, nie, nie chcę przesadzać, że Ciebie kocha ponad życie jest to miłość do deski grobowej na śmierci. Życie nie będę przesadzać, ponieważ są też u Was sytuacje jakieś drażniące, frustrujące, ale są u niego głębokie emocje do Ciebie i y, emocjonalność, i, i właśnie te miłosne, romantyczne uczucia. Dobrze, czyli Mariusz tutaj zupełnie pokazał nam się inaczej niż Mateusz. Zaznaczam, żeby nie pomylić tych dwóch panów, kochani. Spieczuszka mi się wypaliła, widzę. Dobrze, następni, następni yy, pytający, następne znaczki. Zapraszam, moi kochani. Zaznaczam, że dzisiaj jest znów księżyca, czyli bardzo silna energia księżycowa. Ja to w ogóle już jestem cała dzisiaj tak podekscytowana tą energią księżyca, że nie mogę nic zupełnie, nic robić, absolutnie nic. Słuchajcie, nic nie mogę robić. Jestem taka jakaś emocjonalnie, nie wiem, podekscytowana. Na mnie bardzo działają te energie księżycowe, więc... Jestem podatna na to. Dobrze, moi kochani, następnie. Mała, Lenormand, uczucia Mateusza do oli. No, słuchajcie, dziewczyny, jak będziecie ciągle Mateusz, Mariusz, Mariusz, Mateusz, Mateusz, Mariusz, no to całkiem się zakręcę. Zakręcę się jak po prostu jakiś koziołek. No dobrze, jeszcze raz. Mała, Lenormand. I teraz mamy Mateusza. Uczucia Mateusza. Uczucia Mateusza do Oli. Dobra. Uczucia Mateusza do Oli. Muszę uważać. No ale cieszę się, że Bibiaczek mnie tutaj kontroluje. Bo muszę uważać właśnie z tymi... Mała Lenormand, okej. Okay. Muszę uważać z tymi imionami, kochani. Dobrze. Uczucia Mateusza, Mała Lenormand, OK. No dzisiaj widzę wszystkie faworytki kart Lenormanda mi się tutaj pojawiły. No rzeczywiście lubicie tą talię Lenormanda. Jest ona oczywiście romantyczna, lekka, no i pokazuje rzeczywiście dużo historii, inaczej niż Tarot. Dobrze, skupmy się, Olusiu, skup się na Mateuszu, wizualizuj jego twarz, jego oczy, ponieważ Ty wiesz, jak on wygląda, więc przywołuj go do siebie. Uczucia Mateusza do Oli. Pokażcie, kochane karty, jakie są uczucia Mateusza do Oli. Jakie ma uczucia Mateusz do Oli. Pokażcie nam, kochane karty, jakie ma uczucia Mateusz do Oli. Jakie są uczucia Mateusza do Oli. Jakie, jakie są uczucia Mateusza do Oli. Pokażcie, kochane karty, jakie są uczucia. Mateusza do Oli. Pokażcie nam, kochane, karty. Jakie są uczucia Mateusza do Oli. No, dobrze, ciekawe. Ale blokady pokazują nam się dalej. Zobacz. Ile razy nie będziesz pytać, blokady mamy. Jest jakieś obciążenie. Coś go przywaliło, przygniotło, przeciążyło. Ale uczucia są, że chce on napisać, że chce wrócić. I że chce nowego początku, nowej szansy, być może nawet dziecka, jeśli tego pragniecie, planujecie, nie wiem, rozmawialiście, może to być może nawet w dosłownym tego znaczeniu dziecka. Ale to, co, to, to już jest sprawa między Wami. To już wiesz Ty na pewno. Ale to, co, jakie są uczucia? Uczucia są takie, że on tęskni, chce napisać, chce wrócić, chce nowej szansy, nowego początku, nowej próby. I chce wyleczenia wszystkich jakichś tej, tych blokad, problemów, obciążeń. Bo obciążenia, problemy na pewno są i go przygniotły, przywaliły i zablokowały. Także przez następne trzy miesiące, bo to są wróżby do trzech miesięcy, wiadomość, powrót Mateusza i nowy początek. A nawet może i ciąża i dziecko, jeśli tego chcecie, pragniecie. Może się tego wystraszył, że Ty tego pragniesz. No, zobaczymy, zobaczymy. Napisz mi, kochana. Dobrze, dziękuję serdecznie, Olusiu. I zapraszam następny znaczek. No, bardzo fajne. Dzisiaj macie pytania? Dobrze. Dziękuję. Są blokady, kochana, tak. No, wiem, wiem, kochana Olu. A co, co z tym dzieckiem napisz? Czy to y, oznaczać ma nowy początek, wyleczenie wszystkich, jakiś właśnie blokad spraw problemów? Czy rzeczywiście chcesz, pragniesz mieć dziecko z, z Mateuszem? Czy rozmawiałaś może z nim, dlatego jest obciążony, się wystraszył i uciekł? Jak to facet. Mhm. Tak, nowy początek, no tak, w tym sensie to jest ta karta nowego początku, tak, kiedyś były, aha, kiedyś były rozmowy o dziecku, no może się wystraszył, wiesz jak to faceci, najpierw się tego boją, prawda, takiej, takiej decyzji boją się najpierw, no bo to jest wiadome już, coś, coś co ich być może obciąży, tak, Muszą sami to ze sobą pomyśleć. Nie ma na razie nowych znaczków. Ok. No jeszcze poczekamy. Przypominam Wam, kochane moje, yy, Magdo, yy, Magdulo, No i Martulo to było, nie Magdulo, Martulo. Martulo, e, Olu, Marto, Edytko, przypominam Wam dzisiaj mamy nów Księżyca, więc oczyszczamy się z wszystkich negatywnych spraw, z negatywnych osób, z negatywnych jakichś problemów, właśnie z, bl z blokad. Tak? Blokady są na przykład negatywnym czymś, co blokuje związek, relacje. skutni sprzeczek, y, jakichś pe y, perypetii, y, zazdrości, z, nie wiem, oczyszczamy się z różnych y, negatywnych myśli. Lub odcinamy fałszywe osoby, czy długi, czy choroby, czy, czy jakieś przykre sprawy, tak? Pamiętajcie, oczyszczanie, odcinanie to są zupełnie dwie różne sprawy. To nie, ma, to, nie jest, to, to nie jest to samo, absolutnie nie. I odcinanie jest oczywiście drastyczne, tak? Ponieważ jeśli odetniecie, no to już na, na stałe. Także uwaga, uwaga, uwaga, co robicie. Użyjcie do tego świecy. Zapraszam do kupna znaczków. Małe, średnie, duże, w zależności od ceny znaczków robię wróżby. Czyli do 10 zł małe, ponad 10 zł do 20 zł średnie wróżby z 6 kart i ponad 20 zł duży rozkład z 9 kart, z 10 tak naprawdę. Także zapraszam do kupna znaczków i zadawania pytań w ten nów księżyca. Zapraszam kochani serdecznie. Dzisiaj możecie wyjść na balkon na taras do ogrodu i zobaczyć księżyc. I wymówić swoje intencje w blasku tego nowiu Księżyca. To też działa, ponieważ wtedy wysyłacie do tej energii księżycowej, do Wszechświata, swoje intencje. Oczywiście te intencje muszą być jasno sformułowane. Oczyszczam kłótnie w mojej relacji. Oczyszczam wszystkie sprzeczki, problemy w moim małżeństwie. Oczyszczam moje małżeństwo, oczyszczam moją relację, oczyszczam mój związek z kłótni, z zazdrości i tak dalej. Mała tarot. Co myśli Mateusz o Oli? Mała tarot. Ok. Mała tarot. Co myśli Mateusz o Oli? Dobrze. Oluś, Tarota teraz wybrałaś. okej? Okay. Zobaczmy w Tarocie, co pokaże Tarot. Skup się na Mateuszu, Olu. Co myśli Mateusz o Oli, kochane karty Tarota? Pokażcie. Co myśli Mateusz o Oli? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty Tarota. Co myśli Mateusz o Oli? Pokażcie, kochane karty Tarota. Co myśli Mateusz o Oli? Pokażcie, kochane karty Tarota. Pokażcie, kochane karty Tarota.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 No nie wiem, może Mateusz jest w pracy, może Mateusz jest zajęty pracą, zajęty finansami, zajęty swoimi sprawami, yy, swoją, swoją, myśl o własnej swojej egzystencji, ale tutaj jest to mężczyzna, król monet, który myśli też stabilnie bardzo. Lub jest to mężczyzna spod znaku żywiołu ziemskiego, czyli żywioł ziemi, byk, panna lub koziorożec. Może wiesz o tym, czy Mateusz jest bykiem, panną Goziorożcem? To mi napisz. Mężczyzna, który myśli stabilnie o tobie, myśli, jest singlem. Widzę tutaj jego jako samotnika pustyn, na pustyni, czyli pustelnik. Myśli o miłości, o związku, o energii damsko-męskiej, ale na razie. Tutaj boi się być zraniony. Nie wiem, czy coś mu walnęłaś? Czy coś powiedziałaś, kochana? Coś nie tak? Czy, coś, czy, czy czymś go zraniłaś, zraziłaś? Mamy tutaj, kochana, dziewięć buław. Czyli jakaś rezygnacja u niego, zmęczenie. coś, coś Poczuł, że coś dobiega końca. I, i, I obwarował się, boi się, zablokował się. Jakby chroni się przed tym, żeby nie był zraniony tutaj przez Ciebie. Ale myśl o Tobie stabilnie. Takie coś. Dziękuję, Olusiu. No, karty Tarota inaczej pokazały. Czy jest on y, żywiołem ziemi? Panną bykiem koziorożcem? Tak, Olusiu, proszę, kochana. Bardzo chętnie. Zapraszam Was, wszystkie babeczki, na wróżby indywidualne, moje kochane. Napiszcie mi e maila ja Wam powróżę indywidualnie. To wtedy na podstawie zdjęć wtedy będę mogła zobaczyć i, y, i Magdule, i Martule, i Mateusza, i, i, i Mariusza, i Martę, i, i, i Ole. Zobaczę Wasze zdjęcia, daty urodzenia i wtedy... Możemy wejść w głąb Waszych problemów, tak? Dobrze, następny znaczek, moi kochani. Justynka. Witamy, Justynko. Witamy Justynko, serdecznie Ciebie na czaciku live. Cieszę się, że jesteś znowu Sami, aha, Sami, dobra. Czy Sami wróci do Justyny? No widzisz kochana, pokazały się ostatnio te karty, że on ma jakieś tam blokady, problemy. Średnia Lenormand, czy sami wróci? Dobra, średnia Lenormand, czy sami wróci do Justyny? Ok. Czy sami wróci do Justyny? Średnia Lenormand, ok. Dobrze. Zobaczymy. Czy sami wróci do Justyny? Powiedzcie, kochane karty, pokażcie, pokażcie nam, kochane karty, czy sami wróci do Justyny. Justynko, myśl o sami, bo ty wiesz, jak on wygląda, jego twarz, oczy, energia. Myśl o nim, przywołuj go. Czy sami wróci do Justyny, czy sami wróci do Justyny, czy sami wróci do Justyny. Pokażcie, kochane karty. Czy sami wróci do Justyny? Czy sami wróci do Justyny? Pokażcie mi, kochane karty. Pokażcie nam, kochane karty. Czy sami wróci do Justyny? Czy sami wróci do Justyny? Pokażcie nam, kochane karty. Czy sami wróci do Justyny? Pokażcie nam, kochane karty. Czy sami wróci do. Tak, wróci. Wróci, kochana. Wróci. Tylko zaznaczam, Justynko, ta wróżba jest do trzech miesięcy, czyli wróci do trzech miesięcy, tak, plus, minus. Nie wiadomo, czy to będzie za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące. Czas w kartach jest relatywny. Moja wróżba jest do trzech miesięcy. Widzę, że wróci. Zobacz, karta powracacza. Tu mamy kartę powracacza. On chce stabilizacji, Chcę wrócić, chcę, by sprawy między Wami rozwinęły się dobrze. Bocian przynosi dobre wiadomości, dobry rozwój Waszej relacji, dobry rozwój Waszych spraw. Jest on przyjacielem, jest osobą lojalną, wierną, na kogo możesz liczyć. On już też myśli, że najwyższy czas, by wyjaśnić te problemy i wrócić. On też, Tutaj widzę też, Ty jesteś napięta i nie masz cierpliwości, więc zostaw to, bo blokujesz wtedy. Jest zaproszenie, nie wiem, wiadomość, widzisz tutaj karta wiadomości, wysłanej wiadomości, zaproszenia na randkę, sympatycznie spędzonego czasu, sympatycznej rozmowy i głębsze uczucia, głębsze rozmowy, głębszy rozwój, tutaj uczuć, emocjonalności. On ma też jakieś tutaj emocje, widzę, myśli też o Tobie stabilnie, myśli, że Ty jesteś tą osobą, z którą on być może może zbudować coś stabilnego. I tak, wróci, wróci. Tylko, kochana, nie czekaj przy słuchawce telefonowej. Albo nie pisz od razu wiadomości, tak wiem, że wrócisz, więc wracaj. Nie, bo wtedy właśnie y, y, blokujesz tutaj mi y, y, tą energię. Zostaw to wszechświatu. Zostaw to dla wszechświata, tak? Ale widzę, na luzie. Wszystko na luz daj. I widzę, że tu sytuacja się rozwinie tak, że on wróci. Czyli pozytywne mamy. Dobrze, następna karta. Zapraszam do kupowania znaczków. Dzisiaj wnów księżyca. Kochani moi, wnów księżyca. Są silne energie księżycowe. Bardzo proszę, Justynko, i pamiętaj, nie napinaj sytuacji teraz, puść tą wróżbę Wszechświat. Niech się dzieje, niech się dzieje samo. Bo jak ktoś na przykład, wiecie, już miałam różne sytuacje, tak? Ktoś czeka codziennie, bo ja powiedziałam, że wróci za, do trzech miesięcy, to ktoś czeka codziennie. Przy telefonie, przy, yy, nie wiem, przy słuchawce, no to jest ogromne napięcie, ogromna nerwica, rozumiecie? I wtedy blokujecie właśnie ten normalny przepływ energii. Tak nie wolno się zachowywać, rozumiecie o co chodzi. Wróżbę trzeba puścić do wszechświata. Wszechświat to teraz usłyszał. Loelia, mhm. Dobrze. Jakie mamy jeszcze karty, kochani? Proszę, znaczki kupujcie. Oczywiście wszystkie znaczki zostaną obsłużone. Bez znaczków nie zadajcie, nie zadawajcie pytań, tylko znaczki kupujcie i wtedy zadawajcie pytanie, kochani. Um. Ba ba nie, nie widzę tego Niku niestety. Czekajcie kochani Ba Basia Basiu kochana, jeśli nie chcesz pisać tutaj publicznie, to zapraszam Cię na wróżby indywidualne. Napisz mi, kochana Basiu, e-maila. Mój e-mail, Bibiaczku, możesz napisać y, dla Basi mój e-mail oelia.orakel Napisz mi e-maila i wtedy ja powróżę Ci indywidualnie. Oczywiście wróżby indywidualne y, są dokładniejsze, ponieważ wysyłacie mi wtedy zdjęcia, daty urodzenia. No ale wtedy też poświęcam więcej czasu. No i oczywiście nie są takie ceny jak tutaj na Liveiku. Na liveiku są ceny promocyjne. Są y, to wróżby według Waszych cen tak naprawdę, ponieważ Wy kupujecie znaczki, tak? Ja Wam daję wolną rękę kupowania znaczków, jakie, jakie możecie kupić, tak? Dlatego mówię małe, są wróżby średnie i duże. Natomiast wróżby prywatne to są już inne wróżby. Owszem, są dokładniejsze, ale to są ceny już ustawione, jak to się mówi, normalnie. Także Basiu, zapraszam Cię na wróżby indywidualne, jeśli chcesz to wtedy jesteśmy tylko same, bez żadnego czatu, bez żadnych innych osób, trzecich i wtedy możesz mi powierzyć wszystkie swoje najskrytsze sprawy, problemy, wątpliwości, ponieważ ja oczywiście mam, jak to się mówi, przysięgę tajemnicy. Nikomu ani nie rozpowiadam tych problemów, tych spraw, tych nazwisk czy zdjęć. Od razu wszystko to po prostu jest tylko poufne. To tak jak z psychologiem. Idziecie do psychologa. Psycholog działa też pod przysięgą milczenia, tak tajemnicy. Nie może mówić, z czym przychodzi dany człowiek, dany pacjent. Tak samo wróżka. Wróżka jest jak psycholog, tylko to jest tej ezoteryka. To są porady duchowe, to są porady no, partnerskie, ale to tak samo działa jak psycholog, identycznie, tylko my mamy przyrządy inne, przyrządami są karty, są żywioły, no, na przykład zobaczcie, teraz jest żywioł ognia tutaj, tak, mam też żywioł wody, kochani, żebyście nie myśleli, zobaczcie, tutaj mam wodę, żywioł wody, czyli mam żywioł wody, mam żywioł ziemi w postaci kamieni szlachetnych, Kamienie, kamienie szlachetne są od naszej matki Ziemi, tak? To są zdobycze od matki Ziemi, czyli to jest żywioł Ziemi. No i żywioł powietrza, to kadzidełka na przykład. No też zapala mnie raz kadzidełka tutaj. Dobrze, zapraszam na następny znaczek, moi kochani. I następne pytanie w ten nów Księżyca. Dobrze, Bibiaczku, mamy jakieś pytanie? Mała, Tarot, co Jarek myśli o Edycie? Dobrze, co Jarek myśli o Edycie? Dobrze, no, no wiem, wiem, te sprawy emocjonalne są najbardziej męczące. Wiem o tym, sama to przeżywam. Kochani, nie myślcie sobie, że to tylko Wy. Dlaczego zrobiłam ten kanał? Ponieważ też mam taką potrzebę emocjonalną. Ponieważ te same problemy emocjonalne i, i, i frustracje emocjonalne, miłosne przechodzę, czy przechodziłam tak, w wielkim stopniu, w wielkim napięciu. Więc yy, dlatego powstał ten kanał w ogóle. Poprzez te wszystkie problemy. Ponieważ chciałam się dzielić tym, i chciałam stworzyć właśnie coś dla Was, by wspierać Was, bo wiem, co to znaczy mieć problemy emocjonalne, miłosne, uczuciowe. Co Jarek myśli o Edycie? Kochani, dobrze, muszę się skupić. Co Jarek myśli o Edycie? Powiedzcie mi, kochane karty, co Jarek myśli o Edycie? Powiedzcie mi, kochane karty, Tarota.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 Co Jarek myśli o edycie? No tutaj chcę przyjechać, chcę coś wyjaśnić. Będzie przy, przyjazd, spotkanie, zmiana akcji, akcja, szybkie jakieś tempo, wyjaśnianie. Ale nie wiadomo, w którą stronę to wyjaśnianie pójdzie, szczerze mówiąc. Jest tutaj czarne i białe, dobro i zło. W lewo lub w prawo, tak? Może się rozwinąć w te lub we w te. Może pójść dobrze, tak jak ten biały koń pokazuje dobro. Może pójść dobrze ta rozmowa, to wyjaśnienie Waszej sprzeczki, Waszych problemów, ale może pójść też źle, tak? Myśli, że te problemy się wyjaśnią i że będzie jeszcze tutaj słońce w tunelu, światło w tunelu, słońce w na horyzoncie, czyli myśli, że te schody, które tutaj są, że te problemy się rozwiążą. Niemniej jednak ucieka on, ucieka on od wyjaśnienia spraw, ucieka od odpowiedzialności, od podjęcia decyzji, ucieka od wyjaśniania i planów w stosunku do waszej relacji. Tutaj jest karta złodzieja, oszusta, który boi się i ucieka przed konsekwencjami, przed wyjaśnieniem spraw. No ale myśli, myśli wieczorową porą nocą, myśli co ma zrobić, tak? Chce i nie chce, znowu mamy tutaj ten motyw czarno-biało, dobro i zło. Je, nieraz chce, nieraz nie chce coś wyjaśnić także mamy tutaj jego też pokazanego w dobrym i złym świetle szczerze mówiąc, ale myśli o tobie, myśli o wyjaśnieniu spraw ale jednocześnie ucieka od tej rozmowy wyjaśnienia spraw czyli taka, taka sprzeczność w nim nie chodzi o ciebie, chodzi o jego sprzeczność o jego taką dwulicowość o jego taką jakby dwoistość tutaj Niepewność, nie wie co zrobić, nie wie jak się zdecydować, nie wie w którą stronę to pójdzie, nie umie się zdecydować, ucieka przed poważną rozmową i planami. Takie coś mi wyszło, Edytko. Dobrze, kochani moi, następny znaczek, jeśli mamy... Średnia, tarot, ok? Co z nową znajomością Justyny i Roberta? Co z nową znajomością Justyny i Roberta? Czyli jak rozwinie się ta znajomość, Justynko, Tak. No bo co z nową znajomością? Co? E, co? Znaczy Jak się rozwinie ta nowa znajomość Justyny i Roberta? W jakim kierunku to pójdzie, tak? Justynko? Średnia tarot. Tak, ok. Dobra. Czyli jak rozwinie się nowa znajomość Justyny i Roberta? To, to może bardziej precyzyjnie, prawda? Jak rozwinie się Kochane karty Tarota, powiedzcie, jak rozwinie się nowa znajomość Justyny i Roberta? Jak rozwinie się nowa znajomość Justyny i Roberta? Powiedzcie, kochane karty, pokażcie nam, pokażcie, pokażcie, kochane karty, jak rozwinie się nowa znajomość, jak rozwinie się nowa znajomość Justyny i Roberta? Jak rozwinie się nowa znajomość? Justyny i Roberta, jak rozwinie się nowa znajomość. Dobrze. Czyli tak, Robert nie może się na razie zdecydować, czego chce być. Może ma jakąś inną jeszcze kobietę, inny wybór. Ty i jakaś inna być może, lub ty... Ty, tutaj nowo poznana, być może jakaś inna jeszcze ekspartnerka czy jakaś inna partnerka Ty nowo poznana i jakaś jeszcze być może inna droga Nie może się zdecydować, yy, przeciąża go to co ma zrobić, nie wie co ma zrobić Na razie chce tylko lekką, widzę tej znajomość, na no, zasadzie wino, muzyka, śpiew, przygoda Być może wyjdzie coś z tego stabilnego, ale na razie tylko lekkość lekkość, radość, wino, muzyka, śpiew, yy, po prostu frywolność, zabawa, w ten sposób na razie myśli, ale jednocześnie wie o tym, że Ty chcesz stabilnego związku, że Ty myślisz tutaj w kategoriach stabilnych, normalnego związku, odbiera Ciebie jako osobę też stabilną, która wie czego chce, która jest tutaj konkretna, ustabilizowana być może dobrze lub ma dobrą pracę dobrą sytuację finansową chce by tutaj była w nieskończoności przepływała pięknie wasza damsko-męska piękna yin-yan energia tak? czyli widzi tutaj, to, yy, widzi tutaj ewentualnie jakąś harmonię jakąś pięknie przepływającą energię jakiś potencjał i jednakże brakuje mu tutaj czegoś Wierzę, może być Tutaj potencjalnie materiał na relacje, ale brakuje mu jeszcze czegoś, brakuje mu jeszcze jakiejś emocjonalności w tym wszystkim. I na razie boi się, żeby nie był zraniony. Tutaj mamy dziewięć buław. Dziewięć buław to on jest jakiś, nie wiem, czy zrezygnowany, czy negatywnie myślący, czy jakiś poraniony bo po ostatnich swoich perypetiach, czy jakieś ma złe doświadczenia w związku z kobietami. Tutaj na razie jeszcze widzę, obwarował się i broni się, chroni się, stoi na jakby tak... Stoi na warcie, jak to się mówi, tak? I nie chce, żeby nikt tutaj podchodził i go zranił. Jakiś jest zrezygnowany ogólnie, negatywnie myślący. No myślę, że złe jakieś doświadczenia ma, ale brakuje mu tu emocji, brakuje mu związku. On szuka jakiejś relacji stabilnej kobiety, ale na razie, na razie jeszcze jest bardzo niezdecydowany i tutaj pasywny przez to wszystko że ta relacja się jeszcze na razie nie rozwija, ponieważ siedzi, widzisz, nie wykonuje żadnego ruchu, żadnego kroku, żadnej jakiejś konkretnej jeszcze tutaj akcji nie ma, tak? Ponieważ jest on jakiś taki negatywnie zrezygnowany, myślący jakoś tak o nie wiem, no jakby się bał, tak? Widzę taki lęk, wyczuwam lęk w tych kartach, przeciążenie, wręcz stany depresyjne, wręcz jakiś taki smutek, żal, rozczarowanie, być może po jakiś złych doświadczeniach i jakiś lęk, jakieś blokady on ma tutaj, żeby wejść w poważną relację, ale jednocześnie on wie, że Ty jesteś partnerką do stałej relacji, że chcesz Ty na pewno stałej relacji. Takie coś mi tu wyszło, taka historia. Napisz mi, czy rezonuje kochana Justynko? Czy zgadza się tutaj ta Wasza historia? Zapraszam na wróżby indywidualne. Wtedy, jeśli Widzę zdjęcie, mam datę urodzenia, mogę wejść głębiej w tą historię i coś doradzić być może. Dobrze. Odezwij się, kochanie. Justynko, odezwij się na lustro. Tak, dobry pomysł. Na lustro. To zobaczymy sobie jego myśli, uczucia i zamiary na podstawie zdjęcia i na podstawie jego daty urodzenia. Jeśli masz, zdobądź jego zdjęcie. Mała Tarot. Zobaczmy, co następne. jest. Ja zapraszam cię, Justynko, na wróżby indywidualne. Mała Tarot. Co Wojciech myśli o Ewie? Ok. Co Wojtek myśli o Ewie. Cześć Ewo. Cześć kochana Ewusiu. Witamy Cię serdecznie na naszym czaciku. Ja wróżka Joel, ja cieszę się, że jesteś. No i Bibiaczek, jak zwykle na naszym kanale. Moja, mój admin, moja administratorka, e, która robi administrację tego czatu. E, także witamy Cię Ewusiu. No i mała Tarot. Dobra, zobaczymy. Mała Tarot, co Wojtek myśli o Ewie? Mała Tarot, ok. Skup się, Ewusiu na Wojtku. Ty wiesz, jak on wygląda, więc łatwo Ci go przyciągnąć, wizualizować. Wojtka, twarz, oczy, jego aury, jego energię przyciągnij. Co Wojtek myśli o Ewie? Pokażcie, kochane, karty Tarota. Co Wojtek myśli o Ewie? Pokażcie, kochane karty Tarota. Pokażcie nam, pokażcie, powiedzcie, co Wojtek myśli o Ewie. Pokażcie nam, karty Tarota. Co Wojtek myśli o Ewie? Pokażcie nam, kochane karty Tarota. Co Wojtek myśli o Ewie? Pokażcie nam, pokażcie nam, kochane, kochane karty Tarota. Co Wojtek myśli o Ewie? Pokażcie nam, kochane karty Tarota. No, kochana Ewo, powiem Ci szczerze, tak jak widzę, on ma nadzieję, że się wa, zwa, u Was jeszcze rozwiąże coś, czy, czy, czy rozwinie, czy dobrze będzie jeszcze, wszystko się ułoży, wszystko jeszcze pójdzie dobrze. Ma jeszcze on nadzieję, że ta relacja się rozwinie. Niemniej jednak, powiem Ci szczerze, Wojtek jest bardzo powierzchowny w tym momencie, ponieważ Ty odsuwa, odpycha, odgania Wszystkie emocje głębsze, nie chce na razie nic widzieć, nie, sły nie chce nic słyszeć, ma blokady, jest zablokowany, jest totalnie w blokadzie, tak, i y, jest Wasza relacja przez to zablokowana, on też, nie wiem, jest czymś jakiś urażony, czy zraniony, nie wiem, czy coś palnęłaś, czy coś walnęłaś, czy mieliście jakieś, nie wiem, problemy, myślę, że tak. I tutaj dziewiątka buław mówi o jakiejś rezygnacji takiej ogólnej. Dziewiątka buław, rezygnacja, zmęczenie tą relacją, coś jakby dobiegało końca. Nie wiem, on na razie jest tutaj totalnie zablokowany, ale jest as buław, czyli szansa. As buław właściwie powinniście ukierunkować swoje działania. Nie kłócić się, nie wyzywać, nie gluzgać, nie jakiś wywalać jakichś tutaj brudów, tak? Tylko wszystko wyjaśnić. Co Wam leży tam za uszami, co się wydarzyło, ok? Wyjaśniamy, zapominamy, przytulamy się i próbujemy dalej. Nowa szansa. I myśli on o nowej szansie. Tylko nie chce on, żebyś go czymś zraniła. Nie wiem. Jakieś perypetie były. Ale wyjaśnijcie to, ponieważ jest gwiazda. On chce to wyjaśnić. Dobrze, zapraszam na nowy znaczek. No ciekawe, ciekawe dzisiaj historie miłosne. Każdy ma jakieś dylematy, perypetie. Słuchajcie, znam to. Ponieważ sama tkwię w takich perypetiach miłosnych, emocjonalnych. Więc rozumiem Was wszystkie, kochane. Nie ma pytania, którego bym nie zrozumiała i, i, i po prostu y, nie respektowała. Wszystkie pytania są dla mnie oczywiste. Jest to normalne. No Gdzie mamy się doradzić o miłości, o emocjach, o uczuciach, o zranieniach, y, perypetiach? Gdzie mamy się tego doradzić? Dlatego są te kanały. No przede wszystkim mój kanał. Czy Witek jest pisany Ani? Ok. Witek, tak? Witek czy Wojtek? Bo już nie wiem. Witek, Wojtek, kochane. Czy Witek? Co to za, za imię polskie, Witek? Bo przepraszam, że tak zapytam, ale Witek to jeszcze po polsku. No wiem, że jest Witek, ale co to? Witek to co to jest? Wiesław? Bo już mi się polskie imiona jakoś widzę. Czy Witek jest pisany Ani? Jest przeznaczony Ani? Pisany? No to co? Pisany wodą, kijem na wodzie? Witold. Aha. Witold Witek. Ok, przepraszam. Ale zapomniałam jakby analizy tego, tego imiona. Witold. Aha. Witold. Myślałam, że Wiesław. A Wiesław to Wiesiu. Ok. Witold to Witek. Ok. Yy, Witold, Witek. Czy Witek jest pisany, przeznaczony, zapytajmy. Przeznaczony? Ani. Witam, kochana Aniu. Czy będziecie razem? Czy może, czy będziecie razem? No właśnie, to tak prościej. Czy, czy Ania będzie razem z Witkiem? Czy będą razem? No bo... Czy będzie pisany? to, co pisane kijem na wodzie? Jak to się mówiło po polsku? Um. No. <grytanie> Dobrze, Aniu. E, poczekajcie, kochane, bo się już pogubiłam w tym wszystkim. Tak, może być. Ok. Dobra. Jeszcze raz mi napisz, kochanie, Bibiaczku, to pytanie, bo już się pogubiłam. I średnia, duża, ma... e, co to ma być? Czy Ania będzie z Witoldem? A, no z Witoldem bardzo poważnie to brzmi. Dobrze, czy Ania będzie z Witkiem? Mała, duża, średnia, co to było? Tarot, Lenormand w Biliaczku, przypomni. Będzie z Witkiem, ok. Słuchajcie, no, mała Tarot, ok. E, słuchajcie, no, im jaśniej, im prościej, Klarowniej sformułowane pytanie, tym łatwiej karty rozumieją Was. Tak jak do dziecka, prawda? Z kartami. Czy Ania będzie z Witkiem w relacji? Ok, zobaczmy. Czy Ania i Witek będą razem w relacji? Pokażcie nam, kochane karty. Pokażcie nam, kochane karty Tarota. Czy Ania i Witek będą razem w relacji? Czy Ania i Witek będą razem w relacji? Pokażcie nam, kochane karty. Czy Ania i Witek będą razem w relacji? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie nam. Powiedzcie, przemówcie. Czy Ania i Witek będą razem? Czy Ania i Witek będą razem? Pokażcie nam, kochane, karty. Czy Ania i Witek będą razem? Pokażcie nam, kochane, karty. E, słuchaj, Aniu, wiesz o tym, że ja mówię tak, jak widzę. Nie upiększam, nie y, filozofuję y, romantycznie głupawo, tylko mówię to, co widzę. Słuchajcie... Więc tak, zastanawiam się, czy Witek nie chce tylko seksu. Bardzo seksualna mi wyszła karta. Także uważaj, oczy szeroko otwarte, nie tylko na seks, Kochana. On myśli, myśli, myśli, myśli, myśli na poziomie głowy. Myśli, jest bardzo, siedzi, Witek siedzi bardzo w głowie. Na razie się boi tej relacji, powiem Ci szczerze, on by chciał coś powierzchownego. On by chciał afery, romansu, przyjaźni plus seksu. Coś powierzchownego. Boi się wgłębić w tą relację, ponieważ boi się być zraniony. Jakaś rezygnacja taka, jeśli chodzi o relację głębszą. Na seks, na aferę, na romans, owszem, ponieważ mamy tutaj króla kielichów. To jest powierzchowny król. Lubiący, wręcz kochający, uwielbiający romansy, afery, flirty. Seksualne takie, jak to się mówi, romansidła, tak? Tak jak harlekin. Słuchajcie, jak macie tą serię Harlekin, te książki, to właśnie to jest król kielichów. Taki powierzchowny w sensie romansidła, tak? To on by chciał taki romans, aferę, seks, tak? Ale w coś głębszego boi się tutaj wejść na razie. Być może ma złe doświadczenia. Także uważaj, też ta, ka, Tarot Cię przestrzega, jeśli chcesz tylko seksu, ok, ale jeśli chcesz coś głębszego, no to nie, idź tylko na seks, bo wtedy się zredukujesz tylko do seksualnej jakiejś afery, rozumiesz? Jeśli chcesz coś poważnego, no to też musisz poważnie tutaj działać z Witkiem, z Witoldem, bo Witek to byś sobie chciał tylko obstrychać, wiesz o co chodzi. Także uważaj. No takie coś mi wyszło. Nie wiem, czy to się zgadza. Aniuś, napisz. Aha. No dobrze, no wiadome. Aniusiu, dobrze, że pytasz. Bardzo Cię proszę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Napisz mi, kochana, na moim kanale. Jeśli jesteś subskrybentką mojego kanału, a mam taką nadzieję najszczerszą, to mi napisz, co z tym Witoldem. Witolda jeszcze nie mieliśmy. Mhm. No to dobrze, że się upewni upewniłaś, Aniusiu. Ponieważ nie idź tylko na seks. No chyba, że szukasz sama afery, tak? Dużo babek poprzestaje tylko na jakiejś tam aferze. Niestety, no tak, niestety jest tak, jak mówię. Aniuś, widzisz. Widzisz, jest tak, jak mówię, więc no pobzykać sobie facet nie jeden chce, tak? Ale nie bądźcie po prostu wariatkami, dziewczyny. Powiem Wam no tak, jak, tak jak myślę, tak? Co? Jeszcze co? Y dacie mu zjeść, napić się lodu, dostęp do lodówki i co, jeszcze popzykać sobie chce za darmo i jeszcze się wyspać, umyć i, i, i, i pójść nie, słuchajcie, nie bądźcie wariatki hmm, jeśli chcesz coś poważnego z Witoldem, to musisz też poważnie po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i pokierować tym też rozsądnie żeby pójść na inny tor uczuciowy, emocjonalny no bo widzę Witek tutaj tak. Witek jest dobry w tych sprawach. Wiesz, o co chodzi. Ale powierzchownie by tylko chciał się zabawić. Tak mi on wychodzi w kartach, kochana. Dobrze, co mamy jeszcze, Bibiaczku? Mała Tarot. Poczekaj, coś za długo napisałaś. Uproś to pytanie, kochana. Mała Tarot, a pytanie na trzy, na trzy fajerwerki. Więc... Uprość to pytanie, mała Tarot. Co Ewa powinna zrobić, aby poprawić relację z Wojciechem? Jak ma Ewa poprawić, poprawić? Nie piszcie mi zdań przecinkowych. Aby, by, ponieważ. Nie piszcie mi zdań przecinkowych, proszę. Jak yy, Ewa, dobra, Ewa, jak Ewa ma poprawić relację z, z kim? Z kim? Z Wojtkiem. Wojtek, z Wojtkiem. Okej, okay. jak Ewa ma poprawić relację z Wojtkiem? Dobrze. Mała tarot. Mała tak naprawdę to jest tylko odpowiedź tak lub nie. Słuchajcie, dziewczyny. Średnia to są historie. Duża to jest, no wiadomo, już historie plus porady. Jak Ewa ma poprawić relację z Wojtkiem?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 Dobra. Porozmawiać, wyjaśnić coś masz. Głowa wam pęka od tych problemów. Głowa wam pęka, ty też, głowa ci pęka, co masz zrobić. Myślisz, myślisz, myślisz i nie wiesz, co masz zrobić. Macie tutaj wyjaśnić coś, sąd. Sąd, sąd mówi o tym, że coś trzeba wyjaśnić. Problemy was, wasze przegadać, przedyskutować, wyjaśnić bez wypominania, bez jakichś bruz, bruz, bruzgoczących yy, kłótni, wyjaśnić poważnie swoje problemy, czyli pójść przez sąd i przed sąd jakby nie, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, na, na, oczywiście nie idziecie do sądu, tylko sąd jest metaforycznie yy, rozmową, wyjaśnianiem problemów, wyjaśnianiem spraw, pogodzeniem się, podjęcie kompromisów. Jest to facet romantyczno-aferowo-flirtowy. Jest zakochany, ma do Ciebie emocje jakieś. Ale trzeba wyjaśnić tutaj coś. Nie wiem, może jest dwóch facetów. Może, może było jakieś zamieszanie dwóch facetów, widzę. Jest dwóch facetów u Was w historii? Widzę dwóch mężczyzn tutaj. Może Ty coś namieszałaś. Musisz coś wyjaśnić, bo on chyba coś podejrzewa. On coś myśli, myśli i bardzo go boli głowa aż z tego wszystkiego. Ty też. Jest dwóch mężczyzn u Was? Ewuś, namieszałaś coś z dwoma facetami? Czy on Cię podejrzewa, czy jest zazdrosny? Dwóch facetów mi się pokazało. No dobrze, a temat jaki? Temat dwóch facetów? Coś namieszałaś z dwoma? Czy on Cię podejrzewa? Czy jest zazdrosny? Może, bo zazdrość też może być problemem. Zawsze był za... Zawsze był on, ok. Ok. No nie wiem, dwóch facetów mi się pokazało. Może Cię podejrzewa o coś? Ale widzę, że on przyjdzie, kochana, więc pogadajcie, wyjaśnijcie. A Ty nie pisz 100 razy, bo jeśli będziesz pisała 100 razy do niego, to on będzie uciekał. Kurczaczek, którego gonisz. Gonisz kurczaczka, kurczak ucieka, tak? Gonisz kurę, kura ucieka. Spierdzielasz jej się nogi po prostu. Yy, mało nie, nie, nie podwinął. Więc tak samo działa to, jak ty do niego ciągle piszesz. Przestań pisać, daj se spokój. On sam powinien zatęsknić i z jego, ze swojej własnej jego inicjatywy powinien on przyjść. I poprosić o, o rozmowę, o twój czas, a nie, że ty go gonisz jak jakiegoś pokaraskanego kurczaka. Pamiętajcie zawsze o tej regule. Gonisz kurczaka, kurczak, kurczak spierdziela. Spierdziela nóżki po prostu jak, jak stowa fajerwerków. Le, le, leci jak szalony kurczak. Przypominam sobie, jak byłam malutka, jeszcze byłam y, y, dzieckiem u babci, wtedy byłam zawsze na ferie, na wakacje, na ferie. Babcia miała kury i ja je ganiałam. <gryw> Uwielbiałam to zabawę i nieraz wleciałam w kurze gówno. No ale tak latałam, śmiałam się, bo kurczaki i kury uciekały przede mną jak wariaty. No właśnie w ten sposób działa to, jak wy, kochani, piszecie do facetów, prosicie się o jego rozmowę, o jego skinięcie. Nie, to działa właśnie jak ganianie kurczaczka. I wtedy wpadacie w kurze gówno. No tak jest. Dobra, no naśmiałyśmy się, bo tak sobie przypomniałam właśnie te kury u mojej babci. Uwielbiałam je za nimi latać. Dobra, następne bibiaczku: mamy jeszcze coś, kochana. Jest, no tak, naśmiałyście się pewno, ale taka prawda, że wleciałam nieraz w kurzym, głównie wróciłam i babcia mnie myła. No piszesz, piszesz Wiem kochana, bo wiem Bo mi tak trzy karty wyleciały Ale wiem, że piszesz Bo wypadły mi te karty Jesteś nerwowa Chcesz, chcesz, chcesz Chcesz tej rozmowy I piszesz do niego Wiem, wyczuwam to po prostu W energiach kart Ale nie pisz Nie pisz, bo to działa odwrotnie kochana Odwrotnie niż myślisz Pomyśl se zawsze o kurczaku I o głównie kurzym. Wpadasz wtedy w to gówno, jak w pułapkę. Rozumiesz? A, a kurczak ucieka, z spierdzielasz, mu się nóżki nie połamią. Yes. No. Dobrze. Czekaj, Bibiaczku, zobaczymy. Muszę się skoncentrować. Mała Lenormand. Co czeka Anie w uczuciach do trzech miesięcy? Co czeka Anie w uczuciach? OK. Co... So. Czeka Anię w uczuciach. Do trzech miesięcy? Tak, kochana Aniu. Y, takie są moje wróżby do trzech miesięcy. Ja nie robię na rok. Nawet nie umiem takich robić na rok, ponieważ nie czuję taki, taki, takiego dużego dystansu y, czasowego, wiesz? No, gdybym była y, oszustką, to bym pewnie i robiła, i próbowała, ale ja zaprogramowałam siebie jakoś na trzy miesiące. No, 12 miesięcy to jest bardzo długi czas. To przecież energie się tak szybko zmieniają, bo mamy technikę, mamy WhatsApp, mamy Facebook, mamy y, telefony, mamy kamerki. Y, przecież tak się teraz technika rozwiązała, że może się rozwinęła, że wszystko może się szybciutko zmieniać. Co czeka, a nie w uczuciach? Co czeka, a nie w uczuciach. Co czeka Anię w uczuciach? Powiedzcie, kochane. No ty, Aniu, w uczuciach, Aniu, to jesteś w ogóle zablokowana. Musisz przede wszystkim tutaj, Aniu, blokady swoje, bo uczuciowo jesteś zablokowana, obciążona, przeciążona, yy, jakiś, nie wiem, no... Trudno, trudno, mozolnie te uczucia u Ciebie. Krzyż Pański wręcz. Te uczucia są dla Ciebie najważniejsze w tym momencie. Ale Krzyż Pański jakiś taki na uczuciach tu widzę. Szukasz szczęścia, ale coś widzę tutaj krótkotrwałe to szczęście u Ciebie, Aniu. Bo uczucia są dla Ciebie najważniejsze i robisz taki druk, taki nacisk, taką presję. Znajdujesz tylko koniczynkę, oczywiście chciałabyś szczęścia, pragniesz szczęścia, szczęście to centralnie leży tutaj w Twoich kartach, ale to szczęście Twoje w następnych trzech miesiącach jakieś wiotki, jakieś tylko na krótką chwilę, dobrze? Tylko nie łudź się, że każdy facet, który przyjdzie od razu 100% szczęście i od razu do ołtarza, nie! Musi być najpierw stabilizacja zbudowana. Cierpliwość, spokojnie. I tutaj otworzy się coś nowego. Owszem, nowy kapitel, czyli nowy rozdział. Nowy rozdział, nowa książka. Czyli coś może się nowego otworzyć, albo tutaj Twój potencjalny partner, czy Twoja osoba ukochana może tutaj wrócić, by coś wyjaśnić. Bo mamy tutaj księgę sekretów, czyli coś możecie wyjaśnić. Coś możecie wyjaśnić, co Was obciąża. Coś, co jest teraz zablokowane. Takie coś mam. No tak, takie coś dostałam tutaj. Dobrze. Zobaczmy następne. Mamy jeszcze coś, kochana Bibiaczku. Proszę bardzo, Aniuś. Ewu, Ewuś. Ewu, Ewu. Ania, Ewa. Chętnie. Duża, ok. A co to za duża? A co to był za znaczek? Napisz mi, Ewuś. Znaczy, yy, Bibiaczku. Bibi, napisz mi, jaki to był znaczek. Bo ja nie widzę, niestety, tego czatu. Popłakała się, Aniuś, a czemu się popłakałaś, kochana? Czemu, Aniuś, się popłakałaś? Aniuś, co się stanęło z tego y, szczęścia, szczęścia krótkiego jak koniczynka? Szczęścia dla Ciebie w centralnym punkcie życia w tej chwili jest? Czy popłakałaś się ze śmiechu, bo już nie wiem, kurczę, o tym, o tym kurzym... Y, kurzym głównie. <głos> Bo już nie wiem. Usłyszałaś prawdę. No tak, Aniusiu. Usłyszałaś prawdę. No cieszę się z jednej strony. Z drugiej strony no przykro mi, że no tak, no ale takie są wróżby. Tak działają wróżby. Ty myślisz, Aniu, że ja nie płakałam? Ile razy ja ryczałam? Nawet, nie wiecie o tym, nagrywałam film i ryczałam ponieważ wyciągnęłam nagle swoją historię, jakąś tam miłosną, tak? I ryczałam, i słuchajcie, wszystko robiłam, byście tego na wizji nie słyszeli, że ja ryczę i szlocham i smarkam i, i, i wycieram nos. Taka prawda jest, kochani, bo nagle karty pokazały mi moją historię i po prostu szok, zatkało mnie. Tu leci kamerka, tu nagrywam filmik, a tu pokazała się moja historia i po prostu szok. Zatkało mnie, ale dalej nagrywałam I łzy mi leciały jak grochy Naprawdę I to normalne, ponieważ to jest praca z energiami Emocje, energie Tak, Aniosiu Tak, no każdy, każdy ma swoją karmę Każdy ma swój los Każdy ma swoje przeznaczenie Każdy ma też dźwiga te ciężkie sprawy emocjonalne Dlatego jest ten kanał. E, dobrze, Bibiaczku, uproś mi to, bo cały poemat widzę tutaj napisany. Nie mogę tego czytać. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Ok. Czy były mąż Marcin wróci do. Ewy. Ok. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Czekajcie. Muszę się skupić, kochani. E, no nie. 25 zł to duża po prostu. No bo od 21 zł jest duża. Dobra, czyli powyżej 20, czyli od 21 zł jest duża z 9 kart, 10 tak naprawdę. Dobra, Dobra, zobaczymy. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Duża tarot. Ok, skupmy się dziewczyny. Jak płaczecie, to dobrze. Słuchajcie, płacz odblokowuje energetycznie. To tak jak kapsel. Macie butelkę zamkniętą kapslem, otwieracie kapsel i wypływa woda z tej butelki. Woda, czy orężada, czy piwo, no, czy, czy, czy, czy wino, czy, czy, czy, czy, czy po prostu wszystko jedno co, tak? Wypływa i odblokowujecie tak? ten przepływ. Tak samo jak płaczemy. To tak jakbyśmy kapsel otwierali. Słuchajcie, odblokowujemy. Przepływ. Przepływ energii. Przepływ emocji. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Powiedzcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty Tarota. Pokażcie, kochane karty Tarota. Pokażcie, kochane karty Tarota. Czy były mąż... Marcin wróci do Ewy. Pokażcie, kochane karty Tarota. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Pokażcie, kochane karty Tarota. Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Ewo, myśl o Marcinie, bo ty wiesz, jak on wygląda. Twarz, oczy, aura, energia. Jak chodzi, jak się rusza, jak mówi, głos. Myśl o tym, kochana Ewo.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 Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Czy były mąż Marcin wróci do Ewy? Dobra. Mamy tutaj już cesarzową. Kochana, to ty. Cesarzowa to osoba je, piękna. Na pewno jesteś dla niego matką, partnerką, byłą żoną matką jego dzieci, którą on yy, szanuje i która mu się podoba, która jest dobrą matką, dobrą opiekunką, dobrą żoną i piękną kobietą, zadbaną, kreatywną, twórczą. Tak Ciebie on postrzega. Także to już jest piękny obraz Ciebie w tych kartach. On myśli o Tobie bardzo tutaj pięknie, pozytywnie, yy, Dobrze, zobaczymy, czy on wróci. Słuchaj, kochana Ewo, powiem szczerze, tak jak widzę, to nie jest koncert życzeń, tylko to jest teraz książka, którą czytam dla Ciebie. Historia mi wyszła taka, że on na razie odciął wszystko. Król Mieczy mi się pokazuje. Nie wiem, jaki on jest żywioł, czy jest żywioł powietrza. Czy mąż Marcin jest to bliźniak, waga lub wodnik? Bo pokazało mi się tu, że on odciął na razie wszystko, emocje odciął, myśli tylko na poziomie głowy, rozsądnie. Planuje, myśli, jest przemyślany, jest bardzo zimny tutaj do Ciebie. Ale ma uczucia do Ciebie. Na razie on siedzi w dobrej swojej pozycji, w harmonii z samym sobą. Zajmuje się on sam sobą, on jest na razie w centrum swojego życia. Mieliście dużo kłótni, dużo sprzeczek. Być może jest jakaś konkurencja też, być może ma jakieś inne kobiety, kobietę, inną partnerkę, inne rywalki, konkurentki. Być może ma jakiś wybór, być może ma jakieś tutaj inne jeszcze opcje, tak? Yy, inne partnerstwo, tak? Ale, yy, słuchaj, on boi się też, żebyś tego ponownie nie zraniła czymś. Dlatego się odsunął, zdystansował, jest zimny, odciął, zablokował. Ale myśli. W centrum na, mojego czytania jest on myślący. Aż go głowa boli, tak myśli nieraz o tym, co ma zrobić. Ma uczucia romantyczne i jakby chciał jeszcze zawalczyć tutaj, ale ostrzegam cię Ewo. Ostrzegam Cię, Ewo. Jeśli on wróci, ja Ci mówię teraz to z ręką na sercu, to on wróci seks z eks. Wiesz, o co chodzi? Seks z eks. Ja tutaj mam seks z eks. Jeśli on wróci, to nie to, że on chce tutaj z Tobą zostać na, na, na stałe do deski grobowej. Nein. Nie. Ja widzę tutaj, że on wraca na zasadzie seks z eks. Trochę sobie tutaj po, pobawić się. Bo mamy as... Buław, czyli jego akcje, akcje, jakiś charyzmatyczny facet, bardzo, bardzo król Buław, czyli bardzo charyzmatyczny facet, animaliczny seks, dobry w seksie, dobry, yy, no, energetyczny, seksowny, atrakcyjny, yy, podoba Ci się. I wróci tutaj tylko po przygodę. Nie chce planów z Tobą na przyszłość. Nic nie będzie planował, tylko chwila. Jedna chwila, którą chce on wykorzystać z Tobą, by coś spróbować, być może by jeszcze wrócić do tego płomienia, który był między Wami, by jeszcze tutaj coś sobie, no nie wiem, jeszcze seks eks to jest tylko wygodnictwo, ponieważ y, to jest facet, który wie, że Ty po prostu podobasz mu się, byłaś dobrą na przykład jego partnerką, y, mieliście dobry seks i on wraca tylko sobie po prostu, żeby mieć seks z eks, to jest bardzo częste. Ja, ja czytałam, że jedna trzecia, jedna czwarta para ma seks z eks. Także słuchaj, jeśli chcesz seks z eks, to ok, ale nie widzę tutaj jego yy, jakichś planów, żeby do ciebie wrócił na stałe. Nie, tylko na seks, tylko na flirt, żeby troszkę poflirtować, pobałamucić ciebie. Po prostu cel, jest seks, ale nie ma tutaj żadnych jego poważnych planów na przyszłość. Ty jesteś dla niego atrakcyjną babką, atrakcyjną kąską, kąskiem, jak to się mówi, kąsek, tak? Atrakcyjny, seksowny. Seks by z tobą chciał mieć, owszem, ale nie jest to facet odpowiedzialny, nie jest to facet, na którego możesz liczyć, nie jest to facet, który chce stałego, długotrwałego związku z tobą, poważnego znowu, odbudować. Naj, nie. On chce przyjść po przygodę, chce przyjść po prostu, owszem, będzie emocjonalny, będzie ci mówił może komplementy, ponieważ jesteś w jego oczach cesarzową, jesteś piękną, atrakcyjną, zadbaną kobietą w jego stylu, podobasz mu się, jesteś być może matką jego dzieci, jesteś dla niego ważna, owszem, ale nie chce żadnych planów, on żyje tylko chwilą dzisiejszą, tu i teraz. I tu i teraz chciałby z tobą seksu. Seks wychodzi i znowu się dystansuje. Tak tutaj mam. Być może jest on jeszcze w innym teraz związku lub ma inne jeszcze kobiety, z którymi pisze, z którymi się spotyka. Nie chce się on wiązać, nie chce wracać na stałe, nie chce wracać do starego związku, z tego małżeństwa. Tylko by sobie wrócił, żeby sobie wiesz, co zrobić. Troszkę sobie tutaj o, piękne chwile mieć z tobą, ponieważ tęskni za tymi pięknymi, romantycznymi chwilami, być może za seksem z tobą, tak. Ale nie widzę tutaj, żeby wrócił do małżeństwa, do poważnego związku, który go jakoś tam zablokuje, zahamuje, ponieważ tutaj mamy kartę głupca. Karta głupca to jest osoba, która żyje chwilą, żyje przygodą, a chodź przygodo, tak? Codziennie wyrusza, by szukać nowych przygód, by zaryzykować, by po prostu yy, bawić się. Powierzchowna osoba. Także uważaj, nie daj się wykorzystać, ponieważ ty będziesz sobie robić nadzieję, on przyjdzie, będzie chciał seksu, a ty będziesz sobie robi, robiła nadzieję, że on zostanie na zawsze. Nie widzę tego. Seks widzę, tak, seks widzę. I widzę mądrego faceta, który jest wyrachowany, który jest, ma plan, plan działania, tak? Plan działania. I on sobie wymyśli na przykład, o, troszkę popajeruje, zadzwonię, napisze coś miłego, napisze komplement, ona będzie myślała, że ja wrócę na zawsze na on chce tylko seksu. To jest bardzo taki cwany, widzę, wyrafinowany facet, który ma plan działania. Być może przyniesie kwiaty, zabajeruje, tak jak tutaj. Romantycznie będzie chciał się spotkać, czy zaprosi tam na jedzenie, czy zaprosi do domu, czy, czy przyjdzie do ciebie do domu z kwiatami, ale to tylko bajer bongo. Bajer Bongo, żeby wylądować w Twojej sypialni. Więc uwaga, kochania, kochani, kochana, kochana Ewo. Uwaga, kochana Ewo, nie daj się zbałam, mucić, nie bądź naiwna. ściągnij różowe okulary. Jak on przyjdzie z kwiatami, czy przyjdzie z czekoladką, czy zabajerować cię, czy będzie Ci prawił komplementy? To pamiętaj, uważaj, ostrzegałam Cię. Taka historia mi wyszła. Napisz mi, Ewuś, czy mam troszeczkę w tym racji. No ale Ewuś, jeśli myślisz, że je, jeśli będziesz miała seks z eks i on zostanie na zawsze, to się mylisz, ponieważ faceci myślą inaczej. Faceci żyją chwilą, żyją pod nie... znaczy... Hormonalne zawirowanie i chwila jest piękna, wykorzysta tą sytuację na opowiadać ci rzeczy, że chce wrócić, że cię kocha, że tęskni, tralala, baju, baju, jestem w raju. No i później wyjdzie i znowu się zdystansuje. Także uważaj, kochana, taka historia mi wyszła. Czy mamy, bibiaczku, jeszcze jakiś znaczek? Syna macie, okej. Okay. Syna macie, skorpionem jest. Skorpion to znak wody, tak, jest bardzo emocjonalny, romantyczny. Woda też mi tu wyszła, owszem, bardzo taki flirtowny, romantyczny, emocjonalny, ale teraz jest on w energii króla, y, króla mieczy, czyli zimny, zdystansowany, niedostępny, blokujący, odcinający, y, realnie myślący głową głową, no i jeszcze inną częścią ciała. Rozumiesz? Faceci mają raz głowę w rzeczywistej głowie, a raz głowę mają gdzie, gdzie indziej, więc wiesz o co chodzi w tej historii. Zgadza się, ok. Egoista, cwaniak, tak. Właśnie egoista, cwaniak to jest król mieczy, który mi wypadł jako pierwszy, dlatego powiedziałam, że jest w tej energii. Egoista, cwaniak, intelektualista, wyrafinowany, cwany lis, który po prostu myśli szczególnie tylko o sobie, zimno, oziębły, zdystansowany, odcinający szybko sprawy, które mu nie służą, bardzo wyrachowany, obmyślony plan działania, precyzyjny, cwany, klewa, po prostu, jeśli chce seks, to wszystko intelektualnie o, i, i bardzo cwane obmyśli, żeby dojść do tego celu. Dlatego musisz uważać, ponieważ tutaj mi się on wydaje właśnie tak, jak Ci powiedziałam, ale tutaj seksualnie wraca do Ciebie, nie? Bo Ty się pytałaś, czy on wróci, więc wraca, tak, ale tutaj zaogniony. Widzisz ten ogień, tą buławę? Buława to falus, który trzyma w ręku zaogniony, widzisz? Czyli falus y, zaogniony. No to seks na 10 fajerwerków. E, więc sama odpowiedz sobie na to pytanie. Seks z. Słuchajcie, czytałam, że faceci są wyrafinowani, że łatwiej im szybko tak zadziałać, zabałamucić babkę, żeby mieć seks z niż, niż pójść podrywać nową. Bo z nową jest zawsze takie ryzyko, że nie wie, jaka ta nowa, czy pasuje mu w seksie, czy nie. A ze starą X, którą już zna tyle lat, wie o tym, że mu to odpowiadało, że mu leżało, że dobra, że dobra była w tych klockach. Rozumiecie? Dlatego jest to szybszy numer dla takich wyrapinowanych facetów. Nie ma więcej pytań, Bibiaczku. <śmiech> no tak, pośmiejemy się, więc moje teksty są dobitne. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, co chciałam w tej historii powiedzieć. No tak, Bibiaczku, nie ma już więcej znaczków, kochana? Jeśli nie ma, to słuchajcie, pożegnamy się dzisiaj tym, na tym wspaniałym, superanckim, mega cudownym czacie, Pożegnamy się i każda z Was może sobie zapalić świecę. Jeśli nie macie szarej, no to biała. Biała jest na wszystkie rytuały neutralna. I napiszcie lub powiedzcie głośno swoje intencje. Oczyszczam mój związek z kłótni, z zazdrości, z zawiści, z, z problemów, z nałogów oczyszczam siebie z negatywnych myśli i tak dalej. Wszystkie swoje intencje, powiedzcie, głośno, ale przy świecy, czyli przy żywiole ognia, by to poszło do wszechświata. Bibiaczku, nie mamy już żadnych znaczków. Dobrze, więc kochani pożegnamy się w takim razie bardzo serdecznie ja nagram dzisiaj jeszcze yy, yy, filmik zaraz na Nów Księżyca. Więc zapraszam Was dzisiaj jeszcze na mój kanał i będzie wróżba, co wydarzy się wkrótce, taki tytuł tej wróżby, yy, na Nów Księżyca. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał za chwileczkę. Za chwileczkę będzie premierka mojego nowego filmiku na nów na Księżyca. Dziękuję wszystkim osobiście bardzo serdecznie za obecność. Wszyscy nowi subskrybujcie szybciuteńko mój kanał i zawitajcie u mnie codziennie. Bądźcie aktywni, piszcie komentarze, dawajcie lajki i bądźcie z nami na czacie, na lajfiku, wszędzie. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e maila loelia.orakelmaupa@gmail.com. Napiszcie mi, kochani, e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Ja Was żegnam i zapraszam Was jeszcze dzisiaj na mój kanał, na wróżbę pod tytułem Co wydarzy się wkrótce? Do usłyszenia!